Dzień dobry, niezależna od wini nadziemna, czy. Dzień dobry. Czy pan Dżachet? Yy, tak. My takim przychodzimy, robimy taki projekt dla Polaków pokazujących jak imigrantom się żyje w naszym kraju. Czy... Dzień dobry. Podoba się panu życie w naszym kraju? No, no tak, tak. A, a, a jak się pana mama nazywała? Yy, moja mama? Yy, co, co się pan pyta? No tak, a, a tata jak się pan nazywał? Ale to proszę pana, o co chodzi? A w tym roku to Mohamed się urodził i gdzie? Proszę nie obrażę w mojej rytmie. Ale ja nie obrażam tak, tak. się, tak. tylko pytamy. a pan a, a, a to nie jest przypadkiem przebieraniec? Jakie przebieranie? pan nie jest. jestem? Pan nie jest tym? Pan nie jest ja jestem rodowitym Syryjczykiem, nie? Tak? A, a w którym roku już pan urodził? W, no w 76 Tak? A, a, a to czemu pan tutaj tak, taką pilotę ma taką siłą? A to czy o co chodzi proszę a to, a to czemu? A pan to, jest, to nie jest taka przypadkiem przebierana? Proszę, proszę? Pana, proszę, próbował Pan dostać a, nie dostać no zasiłek? Nie, bo jest ja się próbowałem. I się... To Pan jest Polakiem? A może Pan Polakiem jest Polakiem? Ja Nie, nie wiem, nie powiem Panu. Polakiem Pan jest Polakiem. No, to, to pana interesuje. Ja jestem dziennikarzem, mam prawo wiedzieć. A może pokaże Pana swoje mieszkanie, jak Pan żyje, jak ludzie Polacy nie, nie, nie. żyją? Bez pieniędzy, może to Pan skłóci, co? Boże, może, my,